Słowa Ewangelii według świętego Jana Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu Rzekł do niego Natanael Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip Chodź i zobacz Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim Patrz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 Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i stępujących na Syna Człowieczego. Znaleźliśmy Pana z radością woła święty Filip. Doświadczenie autentycznego spotkania Mesjasza, wcielonego Boga, dla tych, którzy wyczekiwali Jego nadejścia, musi wywołać radość. Dla tych, którzy ułożyli sobie życie po swojemu bez nadziei na spotkanie z Bogiem, informacja o nadejściu Pana będzie budzić lęk i obawę o utratę własnego świata. Natanal jest początkowo sceptyczny na wieści, które słyszy od Filipa. Powątpiewa w prawdziwość tej dobrej nowiny, ale mimo to daje się porwać entuzjazmowi przyjaciela, i idzie na spotkanie z Jezusem. Osobiste doświadczenie żywej relacji z Jezusem jest tak silne, że już po paru minutach Natanael wyznaje wiarę Chrystusa i staje się Jego apostołem. Historia dzisiejsza jest dla nas nauczycielką, jak w życiu codziennym powinniśmy ewangelizować. Pierwszym krokiem jest świadectwo, które wynika z własnego doświadczenia, odkrycia i zafascynowania Jezusem. I tu postawmy sobie pierwsze pytanie. Czy Jezus mnie fascynuje? Czy spotkanie z Nim jest dla mnie źródłem prawdziwej radości, tak jak było ono dla Filipa? Drugim krokiem jest prowadzenie do Jezusa tych, którzy zapalą się naszym entuzjazmem. Musimy wiedzieć, gdzie jest Jezus, gdzie Go dziś mogę spotkać, aby tam zaprowadzić tych, którzy odczuwają głód i pragnienie spotkania się z Nim. I tutaj zadajmy sobie kolejne pytanie. Czy wierzę, że Chrystus jest realnie obecny w Kościele? Czy wierzę w Jego skuteczną działalność poprzez sakramenty Kościoła? Mamy jako uczniowie i apostowie Chrystusa prowadzić innych ludzi do Niego czyli do Kościoła, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, do wspólnoty Kościoła, który jest jedynym środkiem zbawienia, jaki pozostawił nam Jezus.